Pozdrawiam was, drodzy maturzyści tegoroczni. Życzę, żebyście tą maturę całą, którą będziecie zdawać przez parę dni, przeszli jak najbardziej spokojnie i z sukcesem. Osiągniecie świadectwo maturalne, które jest świadectwem dojrzałości intelektualnej. To świadectwo daje wam prawo do rozpoczęcia studiów, to jest coś bardzo ważnego. Będziecie mogli dzięki temu przynależeć do jakiejś elity społeczeństwa. Jako ludzie wierzący, będziecie należeć do inteligencji katolickiej. Ale trzeba też pomyśleć o tym, że to nic. Ta matura to świadectwo dojrzałości. Trzeba pomyśleć o pełnej dojrzałości. Osoby, dojrzałości emocjonalnej, dojrzałości społecznej. Jobs powiedział kiedyś tak, że człowiek dojrzewa i dojrzały jest wtedy, kiedy wie, że zegarek za 30 dolarów odmierza tak samo czas, jak ten za czysta. To ciekawe. Człowiek, który produkował i wylansował takie gadżety, których wszyscy, które, które wszyscy chcą mieć, tak właśnie ocenia człowieka i dojrzałość człowieka. Ale chciałbym zachęcić was do szukania dojrzałości pełnej, ludzkiej. Chciałbym przywołać przykład Aleksandra Wielkiego. Zdobył bardzo wiele, bodaj najwięcej staro wśród starożytnych przywódców państw. Ale u początku jest sukces i pomysłowość i głęboki zamiar jego ojca, władcy małego państwa macedońskiego. Filipa II, który pewnego dnia powiedział Aleksandrowi chłopcze, pomyśl o jakimś większym państwie, bo nasza mała ojczyzna jest za mała dla ciebie. Żeby go ukształtować na króla i na dowódca wojskowego, postarał się nie tylko o to, co potrzebne, żeby być sprawnym strategiem, ale także sprowadził najbardziej uczonego człowieka na całym ówczesnym świecie, którym był Wielki Arystoteles. Jeżeli popatrzycie w jakiejkolwiek dziedzinie nauki, to podstawowe definicje, podziały od niego biorą początek. Także na przykład teologia moralna, katolicka. Ten Arystoteles nauczył Aleksandra, jak sobie radzić, kiedy to państwo nagle powstanie ogromnym obszarem. Od małego państewka, które było wielkości dzisiejszej jednej piątej Grecji aż do takiej potęgi, że od tej Grecji sięgało aż po Indie. Nauczył go jak zarządzać małym państwem i dużym. Nauczył go jak patrzeć szerzej na ludzi. Zaściankowatego myślenia tylko o swoim narodzie nauczył go myśleć jak spoić w jedno społeczeństwo ludzi i przywódców podbitych narodów. Warto, moi drodzy, szukać dobrych mistrzów, mądrych mistrzów, takich, którzy poszerzą wam horyzonty, nie zaczewią. Życzę wam, żebyście na tej drodze szukania mistrzów nie zapomnieli o tym, który jest mistrzem dla tego, kto wierzy. To Jezus Chrystus. Żebyście zaprzyjaźnili się z Nim, żeby On był ważnym przewodnikiem w waszym życiu wielu, nauczycieli, których będziecie mieć, mistrzów podczas studiowania, mistrzów podczas zdobywania i pogłębiania kwalifikacji takich czy innych. Życzę wam, żebyście mieli ten kierunek stały na coraz większą dojrzałość, coraz pełniejszą dojrzałość. w różnych obszarach życia człowieka, w osobie człowieka. Na koniec, Właśnie z powodu tej pandemii nie ma tradycyjnej pielgrzymki do Częstochowy. Być może pojadą delegaci nasi. Ale pamiętajcie, że w tych miejscach, gdzie są szkoły średnie, gdzie zdajecie egzaminy maturalne, będzie odprawiana msza święta waszej intencji. Wasi katecheci i nie tylko katecheci, księża, których znacie, będą modlić się za was. Możecie przyjść do kościoła, Pewnie będzie palić się świeca, która będzie przypominać, że Kościół pamięta o was w takim przełomowym momencie, jak to osiąganie tego świadectwa dojrzałości matury. Pamiętam także ja o wszystkich z was, którzy podejmujecie ten ważny krok i ważne osiągnięcie w życiu. Szczęść Boże.